Miejscowy piesek w miejscowości Sypitki na Mazurach Nawet się nie boi Autko jedzie Czyli traktor, a on niebojący Miejscowość Sypitki Piesek prawdopodobnie mieszaniec jeszcze raz nie bojący się niczego pies Czarnulek. Czarnulek z miejscowości Sypitki Jeszcze raz piesek nie bojący się samochodów w miejscowości Sypitki na Mazurach.